Dzień dobry. Czy dodzwoniłem się do Białej Piskiej? Tak, przy telefonie Beata Sokołowska, burmistrz Białej Piskiej. A z kim mam przyjemność? Tu Święty Mikołaj. Święty Mikołaj? Czekam na kontakt... Od... Cieszę się, że dzwonisz. Doszły mnie słuchy, że ze wszystkich dzieci na całym świecie te najgrzeczniejsze zamieszkują w waszej gminie. Tak, to prawda, święty Mikołaju, potwierdzam z ręką na sercu. W takim razie, czy znalazłoby się miejsce dla mnie, mojej żony i elfów, w którym mógłbym się spotkać z dziećmi? Bardzo miło nam będzie Was gościć. Mamy piękny budynek, bardzo charakterystyczny, bo odnowiony i jeden z najwyższych. To wieża Ciśnień Biejepiskiej. Tam może być Wasz dom. Bądź spokojny. Wszystko przygotujemy. Będziecie się czuli jak u siebie w domu. A na jak długo chcecie u nas zamieszkać? Ho, ho, ho. Zdałoby się ze cztery dni. Świetnie! Wszyscy się cieszą. Przez tyle dni wszystkie dzieci zdążą się z Tobą spotkać. One czekają na spotkanie z Tobą cały rok. To postanowione. Będę u Was od 6 do 9 grudnia. A jak się dobrze spiszecie, to odwiedzę Was na jarmarku świątecznym 17 grudnia. Nie możecie tam zabraknąć. Będziesz naszym gościem honorowym. Ok. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Ho, ho, ho!